Maserak do gry kreska E nie po Sylwestrowej wpadce. Super sukienka do tatca. Paulina ulina je kreska na na stabe wpisa Basi w grafik Polsatowskich imprez i prowadzi większość z nich. Ulubienica Nina Terentjev od lat współprowadzi prowadzi te kreska taniec z gwiazdami. A popularno podpiera wizytowaniem salonów i pozowaniem na ściankach. Zakulisowo mówi się, a niekoniecznie przyjaźni się z kolegami i koleżankami z pracy. Jednak prezenterka nie ma złej prasy i nie bywa bohaterką publicznych konfliktów. Batę o wizerunek dziewczyny ze sąsiedztwa, Paulina sykut zazna smaku biedy. To nie rzeczy materialne buduj nasz warto. 37-latka poprowadzi Basylwestra Polsetów w towarzystwie Elni Romanowskiej, Agnieszki, kreska Y, Krzysia i Bisza i Rafa Bama Seraka. Ten ostatni zafundowa P.I.G. Bonewejcie bo w nowy rok. Autor zamieszania sytuacji uznał za zabawne, piszce na profilu Pauliny. Super sukienka do tatca, napisał pod postem je Chyba raczej nie, a ju na pewno nie do twojej spontanicznej choreografii, odpisałem mu w komentarzu. Ostatnio Eulina zareagowała batę kreska na komentarz pewnej internautki, która zarzuci ba jej, kreska eta ta wygląda strasznie. Wygląda pani strasznie, byba pani jeden prezenter, która byba normalna, a dzi wyglądała pani jak napompowana chy kreska y. Prosz zachowa takie uwagi dla kogo. Kto faktycznie jest napompowany? Pozdrawiam i kreska danego roku, odpowiedziała prezenterka. Mylicie, Kreska maseraka te kreska jest z baza jego sylwestrowy wyczyn?